Patrzymy w prawo zawsze w stronę w skutka, którymi ja wiemy. Jest teraz troszeczkę za wolno, pięknie dło right do prawo jak tak. też dobrze